Janusz Dargacz, historyk, muzealnik, kustosz, obecnie kierownik działu historii w Muzeum Gdańska. Specjalizuje się w historii Gdańska i Pomorza XIX wieku oraz dziejów kąpielisk morskich południowego wybrzeża Bałtyku. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na lokalnej historii Pomorza, szczególnie Gdańska i Sopotu. Katarzyna Kurkowska. Historyczka sztuki, muzealniczka od 2012 roku jest pracowniczką Muzeum Gdańska, gdzie pełni funkcję zastępczyni kierownika działu historii i opiekuje się kolekcją fotografii. Ma w swoim dorobku liczne wystawy i publikacje, organizuje wydarzenia popularyzujące wiedzę o Gdańsku. Leszek Molendowski. Doktor historii, muzealnik i pedagog, pracownik Muzeum Gdańska, członek Instytutu Kaszubskiego, autor i współautor sześciu książek, m.in. Dzieje ojców jezuitów i szkolnictwa jezuickiego w Gdyni i Zakony męskie na terenie diecezji firmińskiej w latach II Rzeczypospolitej 1920-1939. Nowy port położony u ujścia Martwej Wisły do Bałtyku jest rzadko odwiedzany przez turystów ziemnicą Gdańska. Może jest w tym jakieś przekleństwo historii? Albowiem początki nowego portu związane są bezpośrednio z upadkiem Gdańska w skutek pierwszego rozbioru Polski. Król Fryderyk II postanowił zdusić handel Gdańska lokując na lewym brzegu Wisły osadę wraz z komorą celną, aby wysokie opłaty i kontrola ruchu statku skutecznie zrujnowały finanse miasta. W trzecim tomie serii wydawanej przez Muzeum Gdańska Historię Gdańskich Zielnic troje redaktorów Janusz Dargacz, Katarzyna Kurkowska i Leżyk Monendowski zaprosiło do współpracy 16 autorów historyków, historyków sztuki i architektury którzy niezwykle sumiennie i dokładnie przedstawili cały wachlarz problemów związanych z dziejami, architekturą oraz społeczeństwem Nowego Portu przez XIX-XX wiek, aż po czasy obecne. Lektura tych frapujących tekstów uświadamia, że dzieje Gdańska i Gdańszcza dzieją się nie tylko w okolicach ulicy Długiej, i Alei Zwycięstwa, lecz również przy ulicy Oliwskiej czy Marynarki Polskiej.